Można powiedzieć, że rola Kościoła, która w tej chwili zaczyna być pewnym ciężarem dla Solidarności, a może dla tych działaczy tej pierwszej Solidarności, chociaż my mówimy, że nie powinno być podziałów na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą, ale tak rzeczywiście jest. Ja tylko chcę powiedzieć, że głównym elementem odznaki M.K.R. u Jastrzębie jest krzyż, to w ramionach krzyża są potem wpisane inne symbole, symbol godła państwowego, symbol szybu górniczego, herbu górniczego, to dopiero zostaje, to jest opisane na ramionach krzyża, a splata to wieniec złożony z napisu NSZZ Solidarność. I przykro jest teraz patrzeć na to, że z niektórych sztandarów, szczególnie tych jaszczemskich, ten element tego znaczka MKR-u Jastrzębia zniknął. Został zastąpiony przez godło państwowe. Nie wiem, bo bym musiał przejrzeć teraz sztandary Komisji Zakładowych Jaszczębia, czy nie wypruto tego symbolu z rewersu sztandaru bo te, takie rzeczy też mogą być. Albo zostały za, zastąpione nowymi sztandarami yy, wyhaftowanymi w, obecnie, bo wiele kopalń połączono, zmieniły nazwę, w związku z tym też stare sztandary też dotarły albo gdzieś do izb pamięci, albo w niebyt. W każdym razie yy, to zauważyłem na ostatnich uroczystościach w Jaszczembiu, że żaden sztandar nie ma zwieńczenia znakiem MKR-u czyli krzyżem i elementami z tym znakiem związanymi. Prawdę mówiąc, cała działalność podziemnej Solidarności była oparta, zbudowana na podbudowie Kościoła. Nawet ci, którzy swoim światopoglądem byli dalecy od kościoła, w tym kościele znaleźli schronienie i sposób na przetrwanie przez te trudne lata. Na tym bazowali, na tym zbudowali swój kapitał polityczny i kiedy doszli do władzy, yy, potrafili się od tego, od tych idei odciąć, zapominając o tym, co Kościół, co Ojciec Święty dla Związku dla tej działalności uczynił Bez kościoła, bez pomocy, która docierała tu w latach 81-82, praktycznie wielu z nas przestałoby, nie miałoby podstaw do życia. Ja osobiście nie jeździłem do, ani do Miszczejowic w tamtym czasie, ani do, yy, do Warszawy. Prostej przyczyny. Wiedziałem, że mam kolegę. I poza tym no pewne doświadczenia po aresztowaniu i skazaniu też przyszły, zmusiły do pewnej refleksji, że pierw rodzina, a potem reszta. Już nie byłem takim ślepo, jak to mówią, zapatrzonym na działalność, jak robić, to robić to, co się robi, robić dobrze i wokół tego się skupiać. Mówię, że wiele rzeczy zostało zaprzepaszczonych. Pierwszy statut Solidarności nawiązywał do chrześcijańskiej nauki Kościoła. Wystarczy tylko to powiedzieć, żeśmy o tym szybko zapomnieli. Nie chcę przytaczać innych argumentów, które drażnią, bo po co.